No, w tej chwili chcemy zademonstrować rozpoczęcie egzaminu czyli przed egzaminem jest tak zwana jazda próbna wyczucie motocykla jest to 30-40 sekund nadmieniamy, że podczas wyczucia motocykla nie, nie, nie podchodzimy nie stosujemy kryterii, kryteriów egzaminu państwowego, czyli może nam motocykl zgasnąć, mogą się inne rzeczy nam zdarzyć. Nie jest to funkcjonowane. W tej chwili tutaj zademonstruje kolega, jak to wygląda. Proszę 30 sekund dookoła a na placu się tutaj przekręcić, bez możliwości ćwiczenia zadania egzaminacyjnych. Po rozjechaniu się ustawimy się od razu tam przed linią i zademonstrujemy stroną wolny, pięciu samek i stroną wolny. Proszę bardzo, Jaka? Co najważniejsze, jednym z błędów teraz podczas jazdy próbnej było brak upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Ale jak chciałem, zaznaczyłem wcześniej i powiedziałem, nie jest to punktowane. Czyli kursant się w tej chwili rozjeżdża, może motocyk zgasnąć, może się nie upewnić o możliwości rozpoczęcia jazdy. Nie jest to punktowane. Ale, dob ale złe wrażenie sprawia. Ale złe wrażenie sprawia bo świadczy o tym, że kursant nie wyrabia sobie nawyku upewnienia się o możliwości rozpoczęcia jazdy zobaczymy podczas zadania, jeżeli będzie zadanie wykonywane dokładnie, ustawił się w polu zatrzymania chcemy teraz Wam pokazać gotowy? gotowy, rozpoczynamy jazdę proszę bardzo, jest upewnienie się przed rozpoczęciem jazdy Slalom z pięciu bramek. Pierwsza bramka, druga bramka, trzecia bramka, czwarta bramka. Proszę bardzo. Powtarzamy zadanie, gdyż piąta bramka została objechana. Z powrotem jedziemy jeszcze raz. Co chcę zaznaczyć. Kursant miał tylko 30 sekund na przygotowanie się do tego, aby rozpocząć to zadanie. Nie miał możliwości ćwiczenia slalomu wólnego, czy ósemki. Znowu upewnienie się, jest to nasza druga próba. Pierwsza bramka, nie wolno nam objeżdżać bramek, najeżdżać na linię, podpierać się nogami. Bardzo do środka jedziemy, liczymy ósemeczki. Głowa, pamiętajmy o możliwości upewniania się, cyk. Głowa, pierwsza ósemka zaliczona. Druga ósemka zaliczona. Trzecia ósemka zaliczona. Czwarta ósemka zaliczona. Jedziemy piątą, położyć na tak. Piąta ósemka zaliczona, proszę bardzo, wyjeżdżamy i z powrotem falą wolny między brameczkami. Nie ma znaczenia na jakim biegu, poruszamy się, czy hamujemy, Proszę bardzo, podczas drugiej próby zadanie wykonane bezbłędnie. Przechodzimy do kolejnego zadania. Podjeżdżamy pod latarnię i dwa razy zatrzymania. Proszę, slalom szybki, czyli wjeżdżamy w bramkę jazdową. Zatrzymania, zatrzymujemy się. Oglądamy się, czyli upewniamy się o możliwości rozpoczęcia jazdy. I proszę bardzo. Jedziemy i oceniamy slalom bardzo dobrze. Slalom szybki, prędkość przynajmniej 30 na godzinę. Nadmiejmy, że musi być drugi bieg. Wracamy z powrotem do, do pozycji początkowej. Zatrzymujemy się, lewo, prawo i drugi przejazd, bardzo dobrze, proszę bardzo, wykonane zadanie wzorowo, wracamy do pozycji początkowej, kolejne zadanie egzaminacyjne, ominięcie przeszkody, raz jedziemy przeszkodę z prawej strony, raz jedziemy z lewej strony. Pamiętajmy, musimy to zrobić z zatrzymania, o, jest zatrzymanie, lewo, prawo, pojechał przychodę z lewej strony, wracamy do pozycji początkowej, Zatrzymujemy się upewnienie się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Z drugiej strony omieńcie przeszkody wjechanie w bramkę wyjazdową. I w tej chwili zademonstrujemy jeszcze hamowanie awaryjne. Od cegieł się rozpędzasz w momencie. Machnięcia przeze mnie ręką jest to sygnał do rozpoczęcia hamowania awaryjnego. I on tam, tam, tam, tam. Tak, jak ja machnę ręką to dopiero sygnał. Spokojnie, aby motor nam usiać. Najważniejsze, nie tracimy kontroli nad motocyklem. Jeżeli on przy awaryjnym nam zgaśnie, nie będzie do to błęda. Dobrze? Słucham? Prędkość przy awaryjnym jest 50 na godzinę. Tak. Proszę bardzo. Rozpędzenie się do hamowania awaryjnego, zatrzymanie się lewo-prawo, rozpędza się i proszę bardzo. Bardzo dobrze, motocykl zatrzymany prawidłowo, brak jakiegokolwiek utraty toru jazdy, czyli świadczy to wzorowo motocykl, że wykonane jest bardzo dobrze. Motocykl nie zgasł, nie zaznaczam. Przy hamowaniu awaryjnym motocykl może nam zgasnąć. Ważne, żebyśmy nie stracili panowania nad motocyklem. Zademonstrowaliśmy Wam slalon wolny, pięć semek, slalom szybki, ominikie przeszkody oraz hamowanie awaryjne. Jedyną rzeczą jeszcze jaką jest to wykonanie na placu manewrowym jest to na wzniesieniu. Nadmienić należy, że jest naprawdę delikatne wzniesienie, nie powinno to nas nastręczać wie, wie, więcej, wiele trudności. Najtrudniejszym zadaniem według mnie i kursantów jest właśnie ten nieszczęsny slajd. Wolny pięciusemek, wolny. Najtrudniej jest to wykonać z biegu, dlatego bo nie mamy wyciutego motocykla, a na egzaminie państwowym jest brak możliwości ćwiczenia zadań egzaminacyjnych. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to proszę pisać. Staramy się udzielić. Staram się udzielić odpowiedzi, jak dane zadanie wykonać. Aby na miary na nie było szkołę. możliwości, że tak powiem, e, popełnienia błędu, czyli na 10 razy musi nam 10 razy dobrze wejść. E, zapraszam do kontaktu z OSK Euforia, znajdującego się we Wrocławiu. Na ulicy Kniaziewicza 28 przez 1 a telefon 691, 948, 461. Nadmieniam że specjalizujemy się w kategoriach motocyklowych od kategorii AM, tak zwanych skuterów dla 14-latków, począwszy przez kategorię A1, A2, którą żeśmy przed chwilą zademonstrowali, kończywszy na e, motocyklu Yamaha XJ6 granicą minimalną wieku jest 24 lata bądź przez 2 lata posiadanie kategorii A2. Dobra, czyli jeszcze raz numer telefonu i... Numer adresu. telefonu 691 948 461 OSK Euforia, ulica Kniaziewicza 28 przez 1A. Zachęcam do pytań, do komentarzy, zadań egzaminacyjnych, gdyby się cokolwiek nasunęło, proszę pytać. W miarę możliwości postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć, aby egzamin państwowy był przyjemny i pamiętajmy, aby był zdany za pierwszym razem, bo nie będzie to generowało dodatkowych kosztów i sprawi nam przede wszystkim pełne szczęścia. Ale do tego potrzebne są przede wszystkim umiejętności, bo czym więcej umiejętności, tym mniejszy jest stres egzaminacyjny, jeżeli na 10 razy dane zadanie nam 10 razy wychodzi, jest ryzyko stresu egzaminacyjnego, ale ono jest zdecydowanie mniejsze, gdyż nasze umiejętności są większe. Nie ma opcji takiej, że nam się coś uda, jeżeli jakieś zadanie jest w 100% nie wytrenowane. Jeszcze raz bardzo pozdrawiam.